Jeżeli psy dają głos, to kiedy Bagieta da swoją twarz, pokaże swoją facjatę i przypuszczam, że na chwilę obecną sam zainteresowany pewnie dostaje sporo takich zapytań i chociaż nie zna jeszcze dokładnej odpowiedzi to pewnie ta chwila nadchodzi wielkimi krokami, szybciej niż myślisz i jest on niewątpliwie Pajem lub Kim Kardashian polskiej policji i pokazał ją od środka z takiego ludzkiego punktu widzenia zachęcając przy tym wielu młodych ludzi, a być może i Ciebie do wstąpienia w jej szeregi. I odczułem to bezpośrednio w czasach jakiejś takiej ostatniej bryndzy rekrutacyjnej po wprowadzeniu nowego Multiego, bo pomimo wszystko ludzie chcą się szkolić, a przy okazji powołują się na jego filmy jako jeden z głównych powodów wstąpienia w szeregi. Czyli gość jakiś wpływ na ludzi ma. Natomiast nie znam dokładnie jego motywów, że nie ujawnił twarzy do tej pory. Prawdopodobnie zaczął bardzo ostrożnie i wiedząc o tym, że młody bardzo łatwo może zmoczyć dupę poprzez po prostu jakieś nieświadome naruszenie kodeksu etyki zawodowej. Policjanta, czyli zacytuję ci, że policjant powinien kierować się zasadami współżycia społecznego i postępować tak, aby jego działania mogły być przykładem praworządności i prowadziły do pogłębienia społecznego zaufania do policji. Prawda, a sam wiesz teraz po Koninie, czy tam po jakichś innych wydarzeniach, że to społeczne zaufanie do policji na pstrym koniu jeździ, bardzo łatwo obrazić nawet nieświadomie kogoś, nie mając o tym zielonego pojęcia. I w ten worek możesz wrzucić wszystko, ale niestety nagrywając jako policjant, nie jest on już zwykłym youtuberem, a pośrednio reprezentuje całą Firmę, czyli jeżeli pierdolnie jakąś głupotę i pójdzie to weter, to nie będzie, że Bagieta gada bzdury, czy pan Kowalski gada bzdury, tylko że cała policja pierdoli głupoty i nie wie o czym mówi. No, poza tym, na tym etapie, wczesnym przypuszczam etapie swojej kariery raczej pracuje bezpośrednio z dużą grupą ludzi i trudno sobie wyobrazić, że złapałby mnie, powiedzmy, za przekroczenie prędkości, a ja y, powołując się na tym, że jestem jego wiernym widzem, że obejrzałem wszystkie jego filmy, y, proszę go o autograf i y, wyjaśnienie, co miał na myśli na jakimś filmiku sprzed roku, którego być może nawet nie pamięta, a wierz mi, że y, na pewno jest wielu ludzi, którzy cytuję jego filmy jak Pismo Święte. Czyli konflikt interesów tutaj jest gwarantowany, a jeżeli pracowałby w drogówce, to pewnie zbyt wielu mandatów by nie nazbierał, natomiast pouczeń by miał najwięcej. No, być może zaskoczyła go popularność swojego kanału. Pierwsze filmiki poszły viral, a taki kontrola, której się nie spodziewasz, policyjni tajniacy naprawdę to był hit, którego mu zazdroszczę i chce czy nie chce musiało to skutkować dramatycznym wzrostem subskrybentów. A przy okazji ci subskrybenci się od czasu do czasu interesują no, kto stoi po drugiej stronie kamery. No, wprawdzie obecne produkcje tutaj nie powtarzają jego sukcesu, ale jeżeli da twarz, to kto tam go wie, czy jakiś blockbuster się tam w przyszłości nie szykuje. Oczywiście blockbuster na YouTube. No, być może ma obiekcje co do ujawnienia swoich prywatnych informacji, przeszkadzać by to mogło w życiu codziennym, poza pracą. No, w końcu ma rodzinę, z tego co rozumiem, ma żonę. Chyba ma jakieś dziecko. Ta rodzina nie żyje w próżni. Czasami nie można dokuczyć człowiekowi, to można dokuczyć jego bliskim. I niestety, Zdrowo rozsądkowo, jeżeli ktoś jemu nieprzychylny chciał ustalić sobie jego dane, aby mu zaszkodzić, to pewnie już to dawno zrobił. Na YouTubie Bagieta ujawnił sobie tyle informacji, że jak to mówią dla chcącego, No, jeżeli się obawia hejterów, to pewnie wie, że no, wtedy jego miejsce nie jest w policji, a każdy w mundurze ma swoją grupkę zagorzałych wielbicieli, a wierz mi, że jako zwykły lekarz, youtuber też mam. No, na szczęście większość jest na YouTubie i po prostu ich blokuje, jak mi dokuczają. Nie za bardzo wiem, jakie jest podejście jego kolegów z pracy oraz bezpośrednich przełożonych do tego hobby. No, będąc na ich miejscu wspierałbym gościa, no, chyba mi się migał od roboty ale o to raczej go nie podejrzewam. Coś tam przeczytałem o nim w prasie. Podobno facet jest całkiem uczynny. No jeżeli ma przy tym mądrego szefa, co się czasami zdarza, to ten szef, ten przełożony wykorzystałby w jakiś sposób jego popularność do ugrania u wyższych przełożonych czegoś dla swojej komendy, czyli pożyczę Ci jego tam na jakieś wystąpienie, a Wy mi tam załatwcie to, czy siam to czy to, prawda? Co to niestety nie wiem, jakie potrzeby konkretne ma komenda. No, z tego co widzę ostatnio, to jest dobry w tłumaczeniu jakichś tak zwanych yy, trudnych, policyjnych interwencji, takich śmierdzących tematów, prawda? Które trudno wytłumaczyć. Powiedzmy, jak ta ostatnio w Koninie. Ale pamiętam, że mówił coś kiedyś o kole, tłumaczył tych policjantów, tylko że Chciałem sobie przypomnieć ten filmik, nie mogłem go znaleźć, czyli prawdopodobnie go zdjął. No i siłą rzeczy przechodzimy do sedna sprawy, kiedy Bagieta ujawni tą swoją twarz, kiedy ujawni tą swoją facjatę, kiedy przestanie być tajemniczym Don Pedro i tak czuję na no, mój, że tak powiem, niepolicyjny nos, że jakieś przymiarki do tego już robi. Zaczął mianowicie pokazywać dolną część twarzy w swoich filmach, czy jakichś streamach. Zaczął pokazywać klatę, zaczął tam pokazywać jakieś dziary. Yy, przy okazji tych dziar zrobił mi dobrą przysługę, ponieważ yy, ile się natłumaczę ludziom, że już w, z tatuażami można iść do policji no i wystarczy tylko odesłać do filmu bagiety i powiedzieć, Człowieku, weź obejrzyj, kurwa, no jeżeli jemu wolno mieć takie nawet trochę dziwaczne te dziary, to, to czemu tobie tam nie można mieć jakichś innych artystycznych, prawda? Widzę też, że zaczął współpracować z policyjnymi youtuberami No, nie odkryje pewnie Ameryki, że Zgadnę, że w swoim rejonie jest jakimś miejscowym celebrytą, głos ma charakterystyczny dosyć. No i większość ludzi, z którymi ma styczność służbową, to pewnie go zna. Mówię też o tych ludziach, którzy go za bardzo nie lubią, ale być może ma jakiś dar przekonywania, taki jak na YouTubie, że zbuja tam zresocjalizuje już zanim zbója wsadzi do więzienia. No, uczciwie muszę powiedzieć, że z mojego punktu widzenia ujawnienie twarzy yy, może przynieść pewne korzyści. No, yy, można to wykorzystać do jakichś nowych koncepcji na YouTubie, które bardzo trudno zrealizować anonimowo. I ten gość ma dosyć, według mnie, ciekawy przekaz. Jakiś taki dość mocny, interesujący. Wie, co ma powiedzieć. Czyli najpierw myśli, potem mówi, a nie najpierw mówi, to jak mi się czasami zdarza, a potem myśli. I pewnie y, wielu z Gimbazy zmieniłoby swoje poglądy na temat pracy w Policji po obejrzeniu jego filmów. Ale widząc swojego ulubionego guru y, w całości. I Przyjdzie na pewno kiedyś ta wielkopomna chwila, że brak twarzy zacznie go dusić, jeżeli nie przyszła już, prawda? Już tam puka do drzwi, no i podejmie on nieuchronną decyzję o ujawnieniu się. No ale może to się na przykład wiązać z przeniesieniem na jakieś wyższe stanowisko, gdzie będzie miał mniejszy bezpośredni kontakt ze swoimi fanami, a przy okazji dużo mniejszy konflikt interesów. No, przypuszczam, że scenariusz będzie taki, że zapyta on wprost swoich widzów, czy chcą ujawnienia jego tożsamości. Opieram to na podobnym filmiku, który obejrzałem o policjancie i ten policjant zrobił ankietkę i podobno anonimowości tego policjanta ciągle chciało 30% jego widzów, czyli pasowało im jedynie bla bla bla robione z samochodu. No Tym niemniej, gość podjął mąską decyzję, ponieważ obiecał, to się ujawnił. Ziemia się kręci dalej, gościu kręci filmy, prawda, subskrybentów mu przybywa i nic tylko takiemu pomysłowi przyklasnąć. Także, przyjdzie niestety na gościa pewien moment że zapowie zmianę swojego wizerunku przygotuje do tego swoich widzów No, nie za bardzo wiem, czy to będzie przy jakiejś równej liczbie subskrybentów no, na stan dzisiejszy kanału mogłoby być to 150 tysięcy 200 tysięcy, no, może milion, prawda? No, ale jak wrzuci milion zaporowo to może się nagle okazać, że za 2-3 lata ten milion będzie miał no, um, można to też zrobić na rocznicę swojego kanału Czy powiedzmy na osiągnięcie jakiejś liczby obejrzeń, prawda, liczby wyświetleń Może to zrobić z jakiegokolwiek innego powodu, jaki sobie wymyśli No, ja prywatnie stawiam powiedzmy na rok 2020 Dobry rok, dwie dwudziestki, prawda I powiedzmy w rocznicę powstania kanału No, ale zawsze jakiś the reason why może znaleźć w dowolnej chwili. Także, jeżeli masz ty swoje zdanie na ten temat, napisz to w komentarzu do tego wideo. Zobaczymy za jakiś czas, kto miał rację. No, być może warto stawiać na to zakłady, prawda? Także, prywatnie uważam, że Bagieta już niedługo pokaże twarz. Mówił Darek Kraśnicki, Twój Multiguru, oczywiście subskrypcja kanału, obejrzenie kolejnego filmiku, ale koniecznie napisz, kiedy uważasz, czy w jakich okolicznościach bagieta da twarz pokaże swoją facjatę.